Na wypitym, dobrym piweczku opuszczamy klasztor. Udajemy się już na polską stronę. I wzdłuż Dunajca będziemy wracać do Szczewnicy. Z raptem tu przejść przez mostek. Gdzie ten mostek. a jest, jest, most widzę <śmiech> i wzdłuż Dunajca będziemy wracać do Szczernicy powtarzam, wracam z zamków, wzdłuż Dunajca mam dojść do mostku i przez mostek na Szczawnicę. Jak dojdę do Szczawnicy, to jeszcze coś Wam nagram. Hej. Widoki są wspaniałe. Jak widać, proszę. A tam jest wielka bysta. Super. Tyle, hej ze Słowacji wchodzę już tym mostem na polską stronę po prawej mamy trzy korony przełom Dunajca w stronę Szczawnicy w tamtą stronę będziemy iść. a z tamtej strony Tatry i pełnia zimy jeszcze w Tatrach w Tatr Wracam na słowacką stronę, bo okazało się, że najszybciej dojdę Słowacką stroną wzdłuż Dunajca do Szczawnicy. Niecałe 3 godziny. Zobaczymy, czy to prawda. Mamy 12:24. Idziemy. Wracam do Szczawnicy. Że ewidentnie 3 korony. Ścieżka spacerowa. Cały czas jestem na Słowackiej stronie Spływ Doliną Dunajca. A to wracamy do Polski strome ściany Ale gdzie? No tam, do końca, do Czerwonego Klasztoru. Niedaleko, spokojnie dojedziecie. Jesteśmy szczyty wysokie. Rowerzystów dzisiaj jest masa, bardzo dużo. Zmierzam dalej, przełomem Dunajca w stronę Szczawnicy. Trasa jest lekka, spacerowa. Rowerowa, spacerowa, co nawet widać, bo turyści tutaj szaleją na rower. Akurat jedzie dużo, ale jeszcze 15 minut temu jechało tutaj o no, chyba ze 100 osób na rowerach do góry także musiałem zejść na chwilę z trasy jechała po prostu cała grupa wycieczka No na tyle, hej piękny przełom do Najca spały Proszę bardzo. Dziękuję szansy. byli rowerzyści, którzy nie dali rad jest to, to jest taki, taki ale to Warto iść do góry, ładne widoki. Bo, że nie ma siły. Jestem z piechotą, ale pan A, no to tak. No proszę mi to, powiedzieć, do Szczawnicy mam daleko jeszcze? Nagle? No, ale to jest. Ale do tego. gościnów. Tak tutaj? Doskonale wiedziałem, ile jest do ale zapytałem tylko dlatego, żeby zagadać. Do ludzi na szlaku trzeba rozmawiać. Taką mam zasadę. Przynajmniej cześć, lub cokolwiek się mówi. Ale tu babka mi wściemniła, bo ja zapytałem się, ile jest do Ona mi mówi, no. Do centrum będzie z 80 km. Tak ją przynajmniej zrozumiałem. Super. się no to jak 80 km, no to czeka mnie 16 godzin marszu. A jest, jakby nie patrzeć, 13:42. A babka się po prostu chyba przejęzyczyła, a na myśli, że 8 km. To sam się 8 km, to mam półtorej godziny marszu. To jest już dobry wynik. Czyli jedna dziesiąta z tego, co bym chciał iść. I są piękne. Dzisiaj turyści zrobili sobie kwietniówkę w, w pieninach. Jest majówka w pieninach, w górach, tak? Kwietniówka. Dobra, zaczynam głupio gadać, ponieważ jeszcze nic nie jadłem dzisiaj. A jakby nie po o, wchodzę do Polski. Kolejne widoki dla Was. Kolejne ujęcia z trasy, proszę bardzo. Turystów dzisiaj dużo, kwietniówka. No. Wszedłem do trasy, gdzie rano odciąłem się od y, trasy, szedłem tamtędy, a wróciłem teraz tamtędy. Widoki, ostatnie widoki już na góry, y, y, ludzi jest full, czyli można powiedzieć, że to jest. Y, nie majówka, kwietniówka. Tak jak widać, jak wam nagrywam. OK jest super. Dobra, idziemy dalej. To na tyle. Hej, trzymajcie się. A, o to mamy za skrońca. Jest pokaleczony. Tak jak widać. Dotarłem do, do Szczawnicy Idę właśnie w Szczawnicy wąską, boczną uliczką Jest wszystko OK. Muszę tylko dojść do przystanku autobusowego Wtedy Wam powiem ile przeszedłem W jakim czasie Nawet nie powiem, pokażę na nawigację Wyświetlę to tylko, to tyle fejka. Nadal idę przez strzawnicę Mamy jeszcze spory kawałek do przystanku autobusowego na Nowy Sącz. W tej chwili na nawigacji 24 590 metrów 24 km 590 metrów przedzione eee, Marszu marszu od rana wyjechałem z domu o 5 w sumie jeszcze nic nie jadłem 25 km bez posiłku Ekstrem. czuję bol w nogach brak pokarmu Buty? Buty sprawdziły się z zajebiście 25 km przejzione w nowych butach nie ogryzły, nie ogniotły, odcisków nie zero OK dotarłem do dworca autobusowego w Czarnicy przystanek autobusowy na nowy sąd super spróbuję coś teraz złapać na yy, na prościenko. a mamy zrobione jak widać 25 km, 250 metrów nagrywam jakby ktoś nie wierzył ok na razie czym się